Słowa Ewangelii według św. Łukasza Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowego olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła oblewać jego nogi łzami i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna, i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego. Szymonie, muszę ci coś powiedzieć. On rzekł. Powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział. Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł. Słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi. Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam Ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł, Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie, Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety, Twoja wiara Cię ocaliła. Idź w pokoju. Zderzenie dwóch postaci, jakby dwóch różnych światów, Z jednej strony Faryzeusz, tak nam bliski, tak bardzo podobny do nas, Człowiek, który pragnie jak najlepiej ugościć Jezusa w swoim domu, w swoim życiu. Ponosi nawet spore wydatki, urządzając ucztę dla Jezusa, Jego uczniów i swoich znajomych. A z drugiej strony kobieta. Przelękniona, bezsilna, cudzołożnica, która skrada się po cichu, nie chcąc zwracać na siebie uwagi innych i wykonuje posługę która wyraża miłość i oddanie. Dwa różne światy, dwa zupełnie różne serca. Skąd faryzeusz wiedział, że owa kobieta jest cudzołożnicą? Czy korzystał z jej usług? A może informacje zaczerpnął od innych, z plotek? Chodzimy systematycznie do kościoła. Zawsze w świeżo wyprasowanych koszulach eleganckich garniturach lub pięknych, odświętnych sukienkach. Krzywo patrzymy na tych, którzy wyglądają inaczej lub inaczej się zachowują. To pijak, a to złodziej, ten jest taki, a ten owaki, ale mają tupet, przychodząc do Kościoła. Kto dał nam prawo chrześcijańskim faryzeuszom, oceniać i potępiać innych ludzi. Może trzeba wreszcie odkryć w sobie cudzołożnicę, człowieka, który może na zewnątrz jest w porządku, ale w środku jest pełen grzechów, zamaskowanego i przypudrowanego zła. Dziś Jezus wzywa nas, abyśmy stanęli w prawdzie, abyśmy odsłonili przed Nim i samymi sobą nagą prawdę o naszej duchowej kondycji. Większą korzyść ze spotkania z Jezusem odniosła owa kobieta niż ten dobrze myślący o sobie, a źle o innych, faryzeusz. Kobieta nie potępiała innych, nie szukała usprawiedliwienia dla swoich grzechów. Faryzeusz przeciwnie, widział zło dookoła, tylko nie w sobie. Trzeba nam popatrzeć najpierw na siebie i zawsze szukać sposobności naprawy zła, które wyrządziliśmy innym. Nie warto zakładać masek, pudrować ropiejącej duszy i ubierać się w mundurek porządnego człowieka. Takie udawanie w niczym nie pomaga, a wręcz przeciwnie. Często jest powodem, że stan takiego zadowolonego z siebie na pozór, Sprawiedliwego faryzeusza staje się o wiele gorszy od stanu jawnogrzesznicy. Na koniec zadajmy sobie pytanie, czy potrafię przyznać się do swoich słabości i grzechów, czy może próbuję za wszelką cenę udawać kogoś lepszego niż jestem naprawdę?